W tym wideo poruszę 7 rzeczy, których nigdy nie mów na rozmowie do policji. I pierwszą jest to, że nie wspominaj źle o swoich poprzednich szefach lub współpracownikach. Może nie być to dla ciebie łatwe i wiem, bo pracowałem w różnych toksycznych miejscach pracy, lecz nie możesz nagle wyskoczyć z gadką, że twój poprzedni szef był śmierdzącym leniem i tylko cię mobbingował przy każdej nadarzającej się okazji. No, musisz tak przedstawić sytuację, aby odwrócić kota ogonem, nie obrabiać tyłka swojemu byłemu szefostwu lub jakimkolwiek innym osobom. Nie bądź również zarozumiały. I podkreślam jeszcze raz, jest taka bardzo cienka linia pomiędzy pewnością siebie a byciem zarozumiałym lub nawet bezczelnym. I nie możesz wyjść na gościa, który się tylko przechwala i wychodzi na to, że to on robi Policji łaskę, No, nie laskę, tylko łaskę, prawda? Jak go przyjmą? Oczywiście. Czasem y, może to być taki lekceważący ton rozmowy, y, zachowania w sumie czasami niewerbalne, y, Przechwalasz się, że zrobiłeś to, czy tamto, czy siamto Byłeś w swojej poprzedniej firmie takim niezastąpionym, prawda, guru słoneczko i mm, tylko przypisujesz sobie wszystkie zasługi, cokolwiek w tej firmie się tam nie działo a inni byli tylko zbędnym balastem. Natomiast w Policji raczej używaj zwrotów typu zrobiliśmy, yy, czyli używaj liczby mnogiej, bo niestety praca w grupie tutaj dla policjantów jest podstawą sukcesu. Czyli powiedzmy, powiedz yy, nasza koncepcja, a nie moja koncepcja no i, i tak dalej, i tak dalej, prawda Ale mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi. I warto, abyś przećwiczył swoje wypowiedzi z jakąś drugą osobą, z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, bo możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, jak się prezentujesz, jaki jesteś, jaki jest ten twój true colors, prawda? Czasem możesz mieć sytuację, że Potrzebujesz pracy w Policji na wczoraj właśnie straciłeś robotę, że tak powiem jakieś tam długi, nie powiem, że karciane jakaś filówka Brakuje Ci kasy, a wcielenie do Policji to w miarę szybkie sprawę by Ci rozwiązało. I niestety nie możesz przed rekrutującym wyjść na desperata i powiedzieć coś w stylu, wie Pani co, ja naprawdę muszę mieć tą pracę, jestem bez grosza, no niech Pani coś zrobi, naprawdę potrzebuję tej pracy w Policji. No, robi to bardzo złe wrażenie, Natomiast zamiast tego pokaż swój entuzjazm, bo psycholog czy jakiś inny rekrutujący prędzej przepuści kogoś pozytywnie nastawionego do służby niż będzie robił jakieś e, dobre uczynki, czy po prostu zachowywał się jak Matka Teresa z Kalkuty. No, nie tak świat jest zbudowany. Naprawdę, oni nie muszą wiedzieć, że jedyna kasa, jaką w danym momencie posiadasz, to parę klepaków na bilet powrotny, abyś miał na pociąg do twojej miejscowości. Kolejną rzeczą, którą nie poruszaj, to jest takie zwalanie kiepskich odpowiedzi kiepskiego występu na nerwy lub stres. I Sprawa jest tutaj prosta. Psycholog czy ten policjant wie bez tego, że się denerwujesz, bo jesteś po prostu człowiekiem. A są komendy, nie powiem, że poznań, gdzie psycholog celowo cię wprowadza w kontrolowany stres aby zobaczyć się jak zachowujesz, bo inaczej tego nie jest w stanie stwierdzić. No i yy, nie dawaj tego stresu, nie dawaj nerwów jako przyczyny złej czy kiepskiej prezentacji. Następna rzecz, która wydawałaby mi się, że już zaniknęła, ale jest to powoływanie się na jakieś rekomendacje, szczególnie wujków komendantów policji, czy jakichś innych wysoko postawionych w służbie. Czasem ten wujek, czy, czy inny policjant zetknął się z tym psychologiem, czy policjantem na wywiadzie zorganizowanym znają się i Sprawa jest taka troszeczkę, nazwijmy to dyplomatyczna. Jeżeli naprawdę masz mocne wejścia, mocnego popychacza, to nie ma potrzeby przypominać tego publicznie, bo prawdopodobnie sprawa została załatwiona już w kuluarach. Natomiast jeżeli mm, ty nagle coś pierdolniesz takiego przy świadku, to może spłoszyć tego rekrutującego, no i zrobić, i kuku zrobi dokładnie odwrotnie, aby pokazać, że on jest krystalicznie y, czysty. Y, nie mówię jeszcze o tym, że sprawia to wrażenie, jakbyś szedł po swoje, miał w dupie cały ten proces rekrutacyjny, bo i tak uważasz, że sprawę masz przez wujcia, czy tam strycia y, załatwioną. Natomiast y, z mojego życia zapewniam Cię, że znam wiele sytuacji to dotyczących mnie, czy dotyczących innych osób, że coś miało być na 100% załatwione, Albo takiej gadce osoba, czy ten, który miał mieć to załatwione, wychodził z niczym. Kolejna rzecz warta uwagi. No, zapytają cię jakieś policyjne wydarzenia, czasami jakieś nawet newsy sprzed dwóch, trzech dni, czy, czy bieżące newsy i nigdy nie mów, że tak naprawdę Policja Cię nie interesuje, nie śledzisz stron internetowych Policji, nie śledzisz jakichś tam newsów prasowych, czy telewizyjnych, czy jakichkolwiek innych. I wtedy zadaj sobie pytanie, po kiego grzyba kurwa Ty do tej Policji idziesz, no zostaw to miejsce dla tych, których ta Policja jest jakąś pasją, mają czas na policyjną prasówkę, mają czas na jakieś zainteresowania policyjne, Natomiast, jeżeli chcesz mimo wszystko przejść do tej Policji, to musisz się niestety zapoznać z tym, co Policja faktycznie w ostatnim czasie zrobiła. Tak, abyś miał cokolwiek do powiedzenia. W niektórych komendach, zapomniałem w tej chwili, w której chyba to chodzi o Warszawę, wprost pytają, jakie Pan zna ostatnie wydarzenia, że tak powiem policyjne. No i jeżeli Chcesz się przygotować na tak zwaną ostatnią chwilę, to no weź, poczytaj trochę w internecie, obejrzyj parę filmów Bagiety. Także ja uważam, że powoływanie się na Bagietę jest na pewno 100 razy lepsze niż powoływanie się na mnie czy na materiały ta Miarka czy kogoś innego. Jest tam parę jakichś kanałów z pamiętnika Policjantki czy coś tam takiego. No i parę kanałów, które w ogóle Policjanci prowadzą i nawet cieszą się te materiały filmowe jakimś zainteresowaniem, ale jeżeli obejrzysz te filmiki, przynajmniej parę, to zawsze z nich coś tam wyciągniesz. Jakieś tam coś, co Cię zainteresuje. No to tak, żebyś przynajmniej coś na swoje własne potrzeby mógł tam podrutować z psychologiem. Fajna sprawa. Część z Was, być może i Ty, służyło w jakiejś straży pożarnej ochotniczej, ktoś był w wojsku, Ktoś nie może się zdecydować, czy iść do, że tak powiem, służby granicznej, więziennej czy jakiejś innej. No, ma tylko koncepcję, że e, interesuje go mundur, i e, nie możesz na sam koniec rozmowy mówić, że jeżeli nie dostaniesz się tutaj, do policji, to pójdziesz sobie do jakiejś innej służby mundurowej, będziesz próbował do skutku, no bo na przykład w wojsku jest lepiej teraz z wypłatą, a roboty jest dużo mniej. No i wierz mi, że podobno to jest teraz prawdą, bo spotkałem policjanta, który do mnie przyjechał i mówi, że tysiąc złotych w wojsku, na jakimś równorzędnym stanowisku będzie miał więcej. Co aż mi się nie chciało wierzyć, on chyba miał 9 lat służby, czyli przepiszą mu to stopień policyjny, plus tysiaka więcej. Natomiast, yy, w w tym przypadku stworzysz wrażenie gościa, któremu rodzaj munduru jest obojętny, może być nawet gajowym, prawda? byle było się łatwo dostać, mało się tam w tej służbie robiło i dobrze płacili. Natomiast psycholog może pomyśleć, że za parę lat yy, tutaj Ci się znudzi, jakaś tam inna służba zacznie yy, dawać lepsze warunki. No, i tak odejdziesz, a oni podniosą a w sumie poniosą tylko koszty Twojego szkolenia. Także niech Ci nawet nie przychodzi do głowy chęć gadki o innych służbach mundurowych, no chyba, że Cię konkretnie o to zapytają, no bo trudno, żeby Cię o to nie zapytali, jak przykładowo przechodzisz z Granicznej do Policji, czy z więziennej do Policji, czy z jakiejkolwiek innej mundurowej, czasem to jest Straż Miejska do po Licji. Także na tym kończę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi, czy zrozumiałaś o co mi chodzi. Yy, oczywiście tych pytań, yy, a w zasadzie tematów, których, tematów tabu, które nie warto poruszać, jest jeszcze kilka. Jeżeli masz jakiś taki temat, a uważasz, że ja go nie poruszyłem, chcesz, żebym go poruszył w następnym wideo, zrób to w komentarzu do tego filmiku. Oczywiście subskrypcja mojego kanału, oraz obejrzenie kolejnego materiału tutaj po mojej stronie lewej, po twojej chyba prawej.